Zuper heaven młodego człowieka a przejechał Przejechała karetka Jeśli nie chcecie ja spotkał Was taki los zasubskrybujcie kanał Kamł z niemi. Zapraszam, do oglądania Cześć, jestem Kamok. dzisiaj jest ze mną Przemek. Okej Witam, witaj, no. Dziś pokażemy Wam jak.. Wejdź do elektrowni. Na elektrowni. Jak zwykle lajki. Tak w skrócie. Ej! Ej, bo bliżej, że Wiecie, chodzi. Dobra. No, poćkę. tego. A! <tuszy> Ej, poczekaj kawę. Coś zrobił. Nie chcę wiedzieć. Oooo, czyja, czyja zrobił, jak? Aaaa! O! o. Patataj, patataj. Dobra, no i pójdź, Przemek. Mmm, nie chcę dojść do niej tu. I to trudno słuchać. No, pójdź zaraz. No, coś ty zrobił. No ale my nie do końca i bo nie, nie do egrady No i bądź bądź Stracimy A, się, tak. No i kartę bieremy No Tu, bądź, tu Lepiejś Tu Tu po Tu jest, tu jest przyjście Salotarkę weź. Nie no, a tak ciemno to tu nie jest chyba. No nie ma mnie na samą okej? Okay? No jak wiesz, no, jak, jak ty łączycie w nocy grą grosta... no. Albo dobra, pójdź którąkolwiek celą. Napisać? Napisać? No i pójdź, pójdź, pójdź za mną. Każ tam polos. Od no, nie o górę. Mam, nie O. Chwila. kolor. Łowełku. No i. Tam jak Brawo. Ja Nie wiem po coś tam żal, ale dobra. No, rozjadź mnie. O ile mnie dogonić. Ja miadę. A! Skąd tu koń? Ten kawoks. A? Nie ma. Nie udało ci się. Nie uda ci się to było. To już do... To już ma to jest, to do... To Przemek, pójdź mnie o tym. O fajnie, hajsem. Chodź. Może stracić zaraz. Chociaż ja w sumie nie wiem, do jaka to jest, no ale. A tyle, że No, a co ty myślisz? <coughs> Jak jadę, to ino kamperym. Chodzę. Ciu, ciu. Iu, iu. Jak chcecie więcej, se Jak chcecie więcej jakichś sekretów, tajemnic, czegoś tam z brokawem, to dostarczyłem w górę. No i suba. I hmm. kata elektrownia. Znaczy nie przypomnę to byś nie pełnił. Ta, tak była ta elektrownia. No ślepy. A to było zlekko i mnie ze. Dobra, my na tym grać, tym jadę? Na tym ledwo dwa na godzinę. No i tak to można jeździć. jedź prosto tą drugą po prostu cały czas. Po prostu prosto i dalej nie mogę znaleźć telekracji. A nie dobra, mam dobra, ja tu y, kurtulal, kurtulalnie, na po Ale ty że zawsze na ciebie po cekom, nie? Kulturalnie. Kulturalnie. Kulturalnie, no? Kulturalnie. A Po cekom. No kartę musisz przyłożyć. Ale to się nie wziął kartę? No. No i se tu siedź. To był kier... Ty kuch! Aaaa! No właśnie do wózka. Ale <grywia> się ja no, no, nie? nienawidzę. Coś ty, co my o tym, coś ty, co o tym nie steruję, halo? Fuck you. Dobra, to było tyle na dziś, subujcie, łapkujcie jak zwykle i, znaczy nie jak zwykle, bo w sumie nie subuję. I, no i żegnam, papa. Pa.